jedna ze stacji kolejowych w Aberdeen niedaleko lotniska stoję na kładce dla pieszych stoję na kładce dla pieszych i wygląda to tak po lewej stronie lotniska widzimy jakiś helikopter tory kolejowe z miasta tory kolejowe do miasta 10 marzec 2013 roku niedziela